Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj drugi dzień testów GoPro Hero 10, mam ją w tej chwili na media mode i wygląda na to, że się nie wiesza. Nagrywam ją już właściwie drugi dzień prawie cały. Dzisiaj pół dnia nagrań mieliśmy, ale wróciłem, żeby zrobić delikatne poprawki. a Jestem bardzo ciekawy, mamy kapitalne światło. Trochę wiatru jest, ale wszystko wygląda ok. Jeżeli chodzi o rozdzielczości, bardzo mi się podoba to, że mamy 5K w 4 trzecich we współczynniku 4 3 bo można stabilizować w real Wtedy mamy 25 klatek w 5K. Natomiast w 4K można uzyskać 4 3 ten współczynnik dla 50 klatek na sekundę, czyli klatkaż jest nieco mniejszy niż przy 16 na 9, ale po stabilizacji daje to zdecydowanie lepsze rezultaty, szczególnie podczas latania FPV. Takie możliwości się otworzyły. Do tej pory chłopaki często używali rozdzielczości 2.7K w 50. W tej chwili możemy podnieść o, tą, o ten jeden poziom wyżej dzięki nowej kamerze. Ogólnie reaguje szybciej. Ekran jest lepszy. Ten przedni na pewno. Dobre reakcje są na tylny ekran. Ten Procesor daje znać. Matryca jest podobno ta sama, jak się okazuje Sony. Ta 677 bodajże że to jest IMX procesor czy matryca 1 na 2 trzecie cala. Procesor GP2. Wygląda to ok. Teraz latamy. jeszcze kawałeczek i dajemy czat. Jeśli chodzi o dziewiątkę, to czego doświadczyłem, to przy Media Mode, tym Media Mode, właśnie, ilekroć robiłem vlogi kamera się zawieszała i wtedy trzeba ją odkręcać całą, czyli trzeba zdjąć tę śrubę najpierw, później nóżki, wyciągnąć z Media Mode, wyciągnąć akumulator i dopiero. Więc to zajmuje, szczególnie jak się jedzie autem trochę, a tutaj wygląda na to, że dziesiątka z tym nowym procesorem naprawdę daje radę, bo się nie zawiesza. Wygląda to bardzo przyswoicie. Ja bym sobie życzył, żebyśmy jeszcze mieli na przykład 4K w stuklatkach we współczynniku 4.3. Byłoby super, można by pięknie przyspieszać. Testowałem też, słuchajcie, Hypersmooth, czyli dwie rzeczy. Dwa klipy wystabilizuję, a dwa klipy będą z Hypersmooth. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Real Steady vs. Hypersmooth 4. Wydaje mi się, że żadna stabilizacja nie zastąpi jednak Real Steady. nowością, która mnie mocno zaskoczyła, są kolory. Mamy wprowadzony nowo, nowy kolor, zobaczcie, tutaj jest Vibrant, czyli Vibrant, to jest kolor GoPro, który był do tej pory. Następny kolor to jest Natural, czyli kolor naturalny i następny kolor to jest kolor, kolor płaski. Płaski i ten Vibrant, czyli GoPro mieliśmy do tej pory, ale nie mieliśmy koloru naturalnego. But you still be Ogólnie ta kamera jest teraz do użytku, co ciekawe, czyli faktycznie włączasz ją, a daję do media mode, mam tutaj osłonę przeciwko wiatrowi, który tutaj trochę dmucha. I Zaczynam nagrywać vloga, za chwilę przenoszę tą samą kamerę do uchwytu i ta kamerka znajduje się już w powietrzu, więc pod tym względem jest naprawdę bosko, bo ma multi zastosowanie, nie jest tak wyspecjalizowana tylko do jednej, jednej dziedziny, a dodatkowo jest mała. W dziewiątce brakowało jednak tego, że wieszał mi się ten mediomot, naprawdę wieszał mi się tak, że odpuściłem. Kupiłem go i żałowałem. Ale teraz widzę, że z dziesiątką ten zakup nawet jest niczego sobie. Jeżeli chodzi o ustawienia rozdzielczości klatkarzu, i pola widzenia i współczynnika aspect ratio, czyli współczynnika proporcji, wygląda to tak, że jak latam, to mam 4K zwykle w 50 albo 27K w 50, też 4K w 25, ale właśnie w 4 trzecich. Natomiast jeżeli chodzi o vlogi, tutaj jest inaczej, jak latam mam W, pole widzenia szerokie, a jak vlogi kręcę to mam L, stabilizację włączoną, w te, przy lataniu jest stabilizacja wyłączona tylko real steady, natomiast przy vlogach jest włączony boost i mamy 4K w 25, horizon leveling i dodatkowo jeszcze jest właśnie boost tak to wygląda, także trochę się zmieniają te parametry najlepiej sobie stawić dwa profile i zmieniać je w zależności od sytuacji, tak chyba jest najwygodniej kolor naturalny kolor vibrant Zapraszam Was bardzo serdecznie też do sprawdzenia tego warsztatu online'owego, który przygotowuje 9, Hero 9 i 10. Tam też dzielę się taką informacją oczywiście, w jaki sposób najkorzystniej kupić tą kamerę w, przy zakupie na stronie gopro.com. W taki sposób, żeby też nie naliczano nam co roku tego abonamentu subskrypcyjnego. Także bardzo serdecznie. Zapraszam również do tego opracowania. Jest tam dużo pomysłów, ciekawych inspiracji. Też tutorial krok po kroku, jak wykorzystać te możliwości dotyczące Hero 10, a także Hero 9 poprzedniego modelu. Zapraszam Was bardzo serdecznie i dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!